Takie bity, ty żwawy od zabawy o trawie Mam w krwi, dzisiaj wychodzi znamy BFK, składny mach i focusach Pierwsze machy, wszystkie klasy postawówki Pierwsze lówki wbity w główki Mam o latu z bitym lub Do tupaków, bez sukni, ich nie uratuj ty te braku, Więcej machów, 100 zabytych matów Za Was, za Was, chłopaki, więcej batów czy jaranych.